Tak powinno wyglądać obsadzanie stawu rakami. Raka się zostawia na brzegu i on sam sobie wchodzi do wody. Rak jest dwusrodowiskowy, on potrafi przeżyć na powierzchni bez wody, oddychając tlenem z powietrza i przejść na oddychanie w wodzie, oddychając tlenem z wody. One sobie tu pomału nigdy raka nie wolno wrzucać, gwałtownie wodą wody, ponieważ one się potopią. One sami, sami muszą przełączyć swój system oddychania na oddychanie, pobieranie tlenu z wody. I one już teraz są swoje żywiole, te samiczki są coś... To jest świeżo przygotowany staw. W moim poprzednim filmie było pokazane, jak przygotować staw, żeby raki mogły sobie znaleźć swoje domki, zbudować swoje narki. Tu jest 6 samic, 3 samce, ale to można parować jeden do trzech, jeden samiec na trzy samice. Ja miałem akurat trzy samce, to jest moje stado zarodowe, które z którego zaczynamy zabawę z rakiem szlachetnym. No, dwie samiczki się zastanawiają, musimy im pomóc. Tak, one sobie tu świetnie radzą, one już tu weszły do wody. Już się aklimatyzują, bo te dwie jeszcze się zastanawiają. Nasze stawy to są okolice Niemiec, okolice Kassel, przy Hesseńskim Parku Narodowym Reinhalswald. Ta woda pochodzi ze źródeł, z parku Reinhalswald. Zasilane są pięć stawów wodą źródlaną. To jest czysta woda bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Ponieważ rak nie, nie, on nie znosi, nie lubi zanieczyszczeń, po prostu nie przeżyje. Musi mieć wodę czystą. Najlepiej źródlaną. Wysoko natleniona woda, rak szlachetny potrzebuje więcej tlenu, głębokość stawu jest około 1,5 metra, do 2 metrów. Także raczki już widać się zaklimatyzowały, w pełni, w pełni są zatopione, przeszły na oddychanie tlenem z wody. No i myślę, że będzie wszystko dobrze. Spotkamy się na wiosnę przy Walengu.